Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem z Wrocławia, uprawnionym do badań lotniczo-lekarskich, między innymi Cabin Crew. I w paru zdaniach chciałbym Ci powiedzieć, jak się przygotować do wizyty w mojej firmie. Mówię to dlatego, bo linie Wizard, linie Ryan i jakieś różne inne po tej takiej posusze covidowej znowu znowiły nabory i wiele kandydatek na stewardessy, być może i ty chcę to zrobić sprawnie, krótko i na temat. Ponieważ lekarzy lotniczych nie jest zbyt wielu i często musisz przyjechać z jakiejś takiej dalszej miejscowości w dalekiej odległości od Wrocławia, często nawet kilkaset kilometrów. Warto, abyś się przygotowała, czy przygotował Nieco wcześniej do tych badań, i powiem Ci tutaj o absolutnym minimum, które wymagam ja. To, że wymagam to ja, to nie oznacza, że ktoś inny to minimum zaakceptuje. Inne ośrodki mogą tam stosownie do swoich jakichś tam procedur wymagać nieco więcej. Czyli po pierwsze, zrób pełną morfologię krwi z rozmazem i z tak zwanym OB, opad odczyn biernackiego, badanie ogólne moczu, badanie cukru we krwi i tak zwany lipidogram, czyli cholesterol dobry, zły oraz trójglicerydy we krwi. Mówię, to jest takie minimum, minimore, które musisz zrobić przed przyjazdem do mojej placówki. Możesz to zrobić w swoim mieście czy miejscowości, możesz to zrobić we Wrocławiu, w laboratorium, które polecę. W tym momencie, jeżeli masz te badania, wizyta u mnie w mojej przychodni medycyny pracy badanie lotniczo-legarskie ogranicza się tylko do uzupełnienia tych badań. O moje badania, badanie słuchu, badanie wzroku, badanie układu krążenia, być może EKG, badanie serca i badanie ogólne, takie internistyczne i jest duża szansa, że jeżeli nie masz innych chorób typu cukrzyca, typu padaczka, typu jakieś tam inne schorzenia przewlekłe, że orzeczenie lekarskie dostaniesz już podczas tej wizyty. Oczywiście to orzeczenie jest w języku polskim oraz jednocześnie w języku angielskim, Także jest to to, co dana linia lotnicza wymaga od Ciebie. No, są różne inne, jakieś takie wyjątki od reguły, ponieważ na przykład linie lotnicze LOT wymagają badania sanitarno-epidemiologicznego, czyli oprócz tego musisz zrobić na pewno badania kału, na tak zwane Nosicielstwo zarazków jelitowych, ale mówię, dotyczy to tylko naszego lotu polskiego. No i być może RTG klatki piersiowej w celu wykluczenia gruźlicy czy innych chorób płuc. Natomiast jeżeli aplikujesz do innych linii, to to, co powiedziałem, w mojej firmie wystarcza. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań lotniczo-lekarskich, klasa pierwsza, ale jak i klasa pierwsza, to też cabin crew. Także, żebyś się nie martwił, czy nie martwiła, że nie mam jakichś stosownych uprawnień. Jeżeli mam uprawnienia do badania pilotów, mogę się tylko zaprosić na takie badania do mnie. Znam życie i większość z was, być może i ty robi to na ostatnią chwilę, zwleka, zwleka, zwleka, w końcu rozpoczyna się szkolenie, a tutaj stosownego orzeczenia lotniczo-lekarskiego nie ma. Także, mam nadzieję, że wyjaśniłem Ci o co w tym wszystkim chodzi. Mogę Cię tylko zaprosić do Wrocławia, jeżeli masz taką potrzebę. Jedno ważne zastrzeżenie, jeżeli masz różne inne choroby przewlekłe. Nie dyskwalifikuje Cię to automatycznie, czyli nazwa choroby nie dyskwalifikuje Cię automatycznie z wykonywania tego przepięknego zawodu stewarda, czy stewardessy Cabin Crew, natomiast weź wtedy całą dokumentację medyczną, którą posiadasz, weź jakąś opinię Twojego lekarza prowadzącego, który znacie najlepiej, który wie, czy dana choroba jest przeciwwskazaniem, czy nie jest przeciwwskazaniem. Oczywiście na samym końcu decyduje ja. No i możesz też skonsultować się mailowo, ale tutaj, żeby było jasne, ponieważ mam bardzo wiele pracy, okres oczekiwania na taką konsultację mailową, no może potrwać parę dni. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jak masz jakiś ciekawy przypadek dotyczący ciebie, anonimowo możesz opisać to w komentarzu poniżej. No i do zobaczenia albo w mojej przychodni we Wrocławiu, albo w jakiejś formie komunikacji mailowej na maila, albo tutaj w komentarzu pod tym wideo. Bye bye.